Spróbujmy intuicyjnie zrozumieć, dlaczego bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych zerują się nawzajem. Mam tu uproszczone wersje obrotów bieżących i obrotów kapitałowych dla USA za 2007 rok. Prześledzimy wiersz po wierszu i zastanowimy się, co nam to mówi. Pomyślimy też szerzej o tym, jak przemieszczają się dolary amerykańskie. W bilansie obrotów bieżących od razu widzimy deficyt handlowy. Tutaj. Stany Zjednoczone importują znacznie więcej niż eksportują. A jeśli w ujęciu netto importujecie jakieś dobra, to musicie za nie zapłacić cudzoziemcom. Zatem jest to odpływ funduszy. Tego widać najwięcej wśród obrotów bieżących. Odpływy stanowią znakomitą większość bilansu obrotów bieżących. Ta kwota, 95,7 miliarda, mówi nam, że w 2007 roku Amerykanie uzyskali 95,7 miliarda więcej dochodu z aktywów, które posiadali za granicą, niż cudzoziemcy uzyskali z aktywów amerykańskich. To był wpływ funduszy z tego. Wpływ netto z tego dochodu. Ale Stany Zjednoczone zapłaciły innym krajom więcej niż to. Mogła to być rządowa pomoc dla zagranicy albo przelewy kierowane przez amerykańskich obywateli do rodziny w innych krajach, albo darowizny na jakieś programy pomocowe i tym podobne. Widzimy jednak, że tutaj dominuje bilans handlowy. Już pobieżne spojrzenie na te obroty, zwłaszcza na bilans handlowy, powiedziałoby wam, jaki problem czeka Stany Zjednoczone. Zapiszę to tu. To są Stany Zjednoczone, a tutaj zapiszę reszta, reszta świata. Zatem Stany Zjednoczone, głównie... Dowiadujemy się stąd, że Stany Zjednoczone biorą… Stany Zjednoczone kupują rzeczy, a potem płacą za nie i wydają jeszcze trochę więcej. Zatem reszta świata dostaje… Reszta świata dostaje netto 710,8 miliarda w walucie amerykańskiej. Zatem 710,8 miliarda w walucie amerykańskiej… Ale wiemy, że to nie wszystko. Trzeba też uwzględnić zmianę własności aktywów. Teraz więc skupię się na dwóch górnych wierszach bilansu obrotów kapitałowych. Dotyczą one nabywania przez cudzoziemców aktywów amerykańskich oraz nabywania przez USA aktywów zagranicznych. Mówiąc o obrotach kapitałowych, ludzie często ograniczają się do tych dwóch wierszy, chociaż technicznie rzecz ujmując obroty kapitałowe, to także wiersz trzeci. Niektórzy to różnicują. To są obroty kapitałowe w węższym rozumieniu. Rozumienie szersze obejmuje te trzy pozycje. Weźmy jednak pod uwagę te dwa wiersze. Nabywanie amerykańskich aktywów przez cudzoziemców oraz nabywanie zagranicznych aktywów przez Amerykanów. Widzimy, że cudzoziemcy kupują znacznie więcej aktywów w USA niż Amerykanie za granicą. Możemy to podliczyć. Wyświetlmy kalkulator. Obliczmy więc. Cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa warte 2 biliony. To jest wpływ. Muszą nam płacić w dolarach, kupując nasze nieruchomości, akcje i tym podobne. A potem Amerykanie wykorzystują te dolary, wymieniają je na zagraniczną walutę i kupują aktywa zagraniczne za kwotę rzędu 1,3 biliona. To jest odpływ. Odejmijmy to więc. 1289,5. Jeśli zestawimy pierwsze dwie linijki, uzyskamy 768,2 miliarda. Można patrzeć na to tak. Rozliczając wszystko w ujęciu netto, przekonamy się, że cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa warte 768,2 miliarda dolarów. Zapiszę to. Zatem zróbmy tak. Cudzoziemcy nabywają amerykańskie aktywa amerykańskie aktywa. A w zamian Amerykanie Amerykanie uzyskują, ile to było? 768,2 miliarda w jakiejś walucie. To jest bardzo ciekawe. Amerykanie wysyłają te pieniądze za granicę, głównie żeby kupować rzeczy. Część idzie na darowizny, ale większość na zakupy. 710,8 miliarda. Ale wraca większa kwota, bo cudzoziemcy kupują amerykańskie aktywa. Prowadzi to do ciekawego pytania: jak to jest możliwe? Jak to możliwe, że więcej wpływa niż wypływa? Jedynym, co tłumaczy, że cudzoziemcy dają więcej dolarów nam niż my, reszcie świata, jest to, że na początku mieli oni dużo pieniędzy. Na początku mieli dużo waluty. Powiedzmy, że trzymali ją w swoim banku centralnym. Mają dużo rezerw w dolarach amerykańskich. Może znajdziemy czas, żeby omówić to szczegółowo. Na razie wyobraźcie sobie, że reszta świata ma mnóstwo dolarów. Cudzoziemcy mogą nam przesłać więcej dolarów niż my przesłaliśmy im, jeśli sięgną do swoich rezerw dolarowych. Jak bardzo będą musieli uszczuplić swoje rezerwy? O różnicę między tymi wartościami. Zobaczmy, ile będą musieli wybrać. Zatem wysyłamy, to jest kwota, to jest kwota, którą przesyłają nam. My wysyłamy pieniądze im, głównie z powodu bilansu handlowego. Z powodu deficytu w bilansie obrotów bieżących. 710,8 miliarda. Zostaje więc... Jest 57,4 miliarda, czego nie równoważą kwoty wysyłane przez nas do nich. Cudzoziemcy będą zatem musieli sięgnąć do swoich rezerw po 57,4 miliarda, żeby zniwelować różnicę. I to właśnie mamy tutaj. Rezerwy cudzoziemców będą musiały zmniejszyć się o 57,4 miliarda. Zapiszę. Netto. Chcę, żeby to było jasne. Można to uznać za naszą zmianę netto. Zmiana netto w oficjalnych, dopiszę, w zagranicznych rezerwach. Ogólnie rzecz biorąc, banki centralne innych rządów muszą miały sterty dolarów i z jakiegoś powodu postanowiły wykorzystać część tych dolarów na zagranicznych giełdach walut. Przede wszystkim dlatego, by ich obywatele mogli kupować aktywa w USA, nabywać amerykańskie rzeczy lub innym sposobem przekazywać pieniądze do Stanów. Omówimy to bardziej szczegółowo. Te procesy nie wpływają zbytnio na kursy wymiany. Właśnie dlatego te dwie rzeczy się znoszą. A każda rozbieżność, każda kwota, o którą różnią się bilans operacji bieżących i bilans operacji kapitałowych w wąskim ujęciu, musi wynikać ze zmiany w rezerwach. Musi być. W tym przypadku więcej dolarów amerykańskich netto jest wysyłanych do USA, więc czyjaś sterta dolarów gdzieś na świecie musiała się uszczuplić o 57,4 miliarda. W następnych odcinkach powiemy więcej o bankach centralnych, rezerwach dolarowych. Będą też ciekawostki, na przykład jak George Soros dużo zarobił na takim zjawisku.